Mojego widza dopadły wyrzuty sumienia, a być może jakieś uczucie niedosytu, że po odpowiednim przygotowaniu yy, mógł lepiej przejść badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Chodziło mu tutaj o termin ważności orzeczenia lekarskiego i zacytuję, w zasadzie przeczytam jego historię. Yy, historia, jakich wiele, czyli zatrzymanie po użyciu alkoholu na kacu po południu następnego dnia, wynik poniżej 0,5 promila i brak prawka na pół roku, poniżej pół promila przypominam, to jest wykroczenie. Jeżeli chodzi o alkohol, to zastosowałem ponad miesięczny okres abstynencji w 100% przed badaniami i dodatkowo z delikatną dietą dla wątroby. No, wcześniej nie powiem, jak zasiedliśmy do stołu ze znajomymi, co 2-3 tygodnie w weekend to było pite do tak zwanego upadłego, czyli zgon. Codziennie wieczorami nie piłem absolutnie nic, po prostu nie lubię. Wyniki laboratoryjne ASPAT 29, ALA 67, GGTP 50 i Pani Doktor stwierdziła, że są to wyniki złe. Badania dostałem na 5 lat. Co zrobiłem źle? Takie mam krótkie pytanie, jeśli można pozdrawiam. I na miejscu widza nie obwiniałbym się za bardzo, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy przy lepszym stanie zdrowia orzeczenie byłoby na dłużej. Prywatnie uważam, że sukcesem jest w ogóle przejście w WOMP, a potem wyciągnięcie wniosków, jakaś zmiana stylu życia na bardziej prozdrowotny, a to jest zadaniem dla widza, czy dla mnie, czy dla Ciebie na całe życie. Natomiast co do terminowego prawa jazdy na 5 lat, Poszedłbym za jakiś czas do lekarza prywatnego, oczywiście wprowadzając ten zdrowotny tryb życia, prozdrowotny tryb życia. Wtedy bym zrobił to, co miałem zrobić w WOMPie, czyli pił mniej, odżywiał się lepiej, trochę się ruszał. Natomiast co do terminowego na 5 lat prawa jazdy po prostu poszedłbym za jakiś czas do lekarza prywatnego, oczywiście wprowadzając ten zdrowy tryb życia, czyli zrobienie tego, czego nie zrobiłeś Ty, czy mój widz dla WOMP-u i wtedy nie powinno być większych problemów z lepszą datą ważności. Ten prozdrowotny tryb życia nie ma tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy Pić mniej, jeść mniej, odżywiać się zdrowiej, troszeczkę pobiegać I to są, że tak powiem, tajemnice mundialu. Każdemu z nas trochę ruchu i zdrowego trybu życia nie zaszkodzić. Cieszę się, że widz ma te wyrzuty sumienia, ma to uczucie niedosytu. Być może wyciągnął wnioski z sytuacji i jakoś będzie się zdrowiej prowadził. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli widzę moim nie jesteś, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Równie dobrze możesz obejrzeć kolejny filmik z badań kierowców niekoniecznie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.